Zawracania. Oczywiście podczas egzaminu będą zawracanie. Zawracania mogą się odbywać w miejscach przeznaczonych do tego oraz na skrzyżowaniach. Przepisy dają nam pewną dowolność w zachowaniu się podczas tego zawracania, jednak na potrzeby szkolenia i żeby to było jasne dla ludzi, którzy dopiero się uczą, ja to traktuję w ten sposób, że zawracania możemy dokonywać na wyznaczonych miejscach oraz na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną i bez. Jeżeli mamy skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, zawracamy na krótko. Jeżeli bez sygnalizacji świetlnej, zawracamy na szeroko, na długo jeżeli w miejscu przeznaczonym dowolność i tutaj będziemy zawracać na pierwszym możliwym miejscu, poszukamy sobie lewego pasa, oczywiście tak jak w przypadku yy, zatrzymywania się egzaminator nie powie nam tutaj tylko proszę zawrócić w pierwszym możliwym miejscu jedziemy, on nam yy, daje pierwszeństwo przepuszcza nas Widzimy, ze znaków poziomych pionowych wynika, że nie możemy tu zawracać, więc na skrzyżowaniu nie zawracamy i tutaj za skrzyżowaniem na wysokości transbudu jest miejsce przeznaczone do zawracania i tu będziemy zawracali. Podczas zawracania dużym pojazdem należy pamiętać, zawracamy z lewego pasa i trzymamy się swojego pasa żeby są tacy kierowcy, którzy zjeżdżają na troszeczkę na prawy pas a my nie możemy przekroczyć tej linii przerywanej bo mamy jechać jednym pasem, nie dwoma i tutaj widzimy taki przesmyk miejsce przeznaczone do zawracania i zrzucamy sobie jeden bieg w dół można było nawet trójkę nie uciekamy na prawy pas i kręcimy sobie spokojnie i jedziemy, jedziemy oczywiście wybierając prawy pas ponieważ nie jest to wyjątek Pojedziemy na wprost i tutaj znowu pada polecenie, proszę zawrócić w pierwszym możliwym miejscu. Czy na tym skrzyżowaniu jedziemy, jedziemy, jedziemy, bo my wozimy się. Czy na tym skrzyżowaniu możemy za, y, zawracać? Nie, mamy nakaz jazdy na wprost z obu pasów, z prawego pasa możemy skręcać w prawo. Dopiero ruszamy wtedy, kiedy ruszy y, auto przed nami Żeby nie robić tego za wcześnie I gaz, gaz, gaz, gaz Piątka, żeby pokazać, że widzimy ograniczenie i następny bieg mam dociągnąć do 50 i teraz mamy ograniczenie do 40 jedziemy, jedziemy, śmiało, śmiało spojrzenie w licznik, przyhamowanie redukcja, bieg niżej bieg niżej jedziemy 40 tu możemy zawracać? nie możemy i ograniczenie do 40 jest do tego skrzyżowania. I gaz, i następnym, jak mimo że będziemy yy, zaraz hamować, egzaminatorowi pokazujemy, że widzę do tego. Na tym skrzyżowaniu będziemy mogli zawracać? Nie. Nie, lewy pas jest tylko i wyłącznie do skrętu w lewo, więc jedziemy dalej. Szukamy następnego skrzyżowania, gdzie będzie możliwość skrętu w lewo. Teraz rozumiem Pan, yy, że jeżeli przejedziemy koło tej 40 cały czas yy, kulając się, że tak powiem, czy torząc się na 40 na godzinach, to nawet egzaminatorowi nic yy, nie, nie pokażemy. A tak przyspieszając, zwalniając, pokazujemy, że widzę ograniczenie, umie na nie reagować, wiem do którego momentu ono yy, obowiązuje. Nie wiem skąd z nich znam Mamy przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną i następne skrzyżowanie. Czy na najbliższym skrzyżowaniu będzie można zawracać? Widzimy tutaj tablicę po prawej stronie? Nie. Nie, bo lewy pas jest tylko i wyłącznie do skrętu w lewo. Po to te tablice są wcześniej ustawione, żebyśmy mogli zaobserwować w jaki sposób trzeba się ustawić do którego manewru. i tutaj jedziemy widzi Pan już tablicę? Tak, tak. można, czyli szukamy lewego pasa i y, zawracamy jest to skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, więc będziemy zawracać na krótko. na krótko, na ciasno na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną najczęściej znaki y, poziome na jezdni narzucają nam sposób zawracania Byłem. Jakiś miesiąc temu w Krakowie, gdzie prowadziłem warsztaty dla doskonalenia zawodowego dla instruktorów i tam wszelkie miejsca do zawracania na drogach, gdzie jest paso mają malowane, wyznaczone pasy, także tam nie ma żadnej dowolności. Wszystko narzucają nam znaki poziome. I po zawróceniu, który pas wybierzemy sobie? Prawy. Nie jest to wyjątek. Prawy, prawy. Wyjątki wszystkie omówiliśmy. I troszeczkę za ostro, bo zaliczyliśmy kawęcznik, no ale jesteśmy na etapie nauki, i w dalszej części wyeliminujemy te błędy.